Radio Orzysz. Dzień dobry. 22 grudnia 2021 roku. Dzisiaj wyjątkowo Studio Polskiego Radia Orzysz przeniosło się do gabinetu burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego. Dzień dobry panie burmistrzu. Witam panie dyrektor. Dziękuję panie burmistrzu, że przyjął pan moje zaproszenie do rozmowy i za gościnę w Pańskiej przestrzeni. To ja bardzo dziękuję, że chcecie ze mną porozmawiać. Dzięki temu może z informacjami na koniec roku dotrzemy do naszych mieszkańców. Myślę, że wszyscy orzeszanie są bardzo ciekawi, nie tylko ja. Panie Burmistrzu, za, zacznę przekornie. Co Panu nie wyszło? Co zmieniłby Pan? Co wykasowałby Pan z poprzedniego 2021 roku? Na pewno to, o czym wszyscy mówimy i myślimy, to te duże trudności, dokuczliwości i problemy, które wynikają z pandemii, oboszczeń, które ona wywołała i tego braku bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Był ten czas, kiedy musiałem się kontaktować z mieszkańcami online. Nie była to prosta sprawa, ale chcę podziękować, że wiele osób brało udział w tych zdalnych kontaktach, zadawali pytania, a też i sugerowali pewne rozwiązania, bo nie wszystko się podobało. Chociażby przy inwestycji, jaką był grudek jordanowski, była duża troska o drzewa, czy nie będą powycinane i, i myślę, że te komunikaty były dla nas ważne, dla wykonawcy i, i żadne drzewo dzięki temu nie zostało w parku wycięte. A to też dało takie pewne refleksje dla mnie na przyszłość i, i pewnie dzięki temu pewne plany będę układał na następne lata. I też takim dużym problemem, który się pojawił, to zagrożenie naszego budżetu. Okazało się, że pojawiły się zapisy w formie zarządzeń ministerialnych, które odebrały nam pieniądze podatku za poligon, a w naszym przypadku było to około 8 milionów złotych do tyłu. No, byłaby to katastrofa finansowa dla gminy. Wtedy podniosłem larum i zawiadomiłem wójtów i burmistrzów polskich miast, na terenie których znajdują się poligony, bo to samo by ich również spotkało. Wiele było takich osób? Jest 15 gmin, które się zjednoczyły w jednym stowarzyszeniu. Założyliśmy takie stowarzyszenie w gminie Suchy Las pod Poznaniem. Wójt tej gminy jest prezesem stowarzyszenia, a ja jestem członkiem tego zarządu tego stowarzyszenia podjęliśmy interwencję z posłami wszystkich ugrupowań politycznych i po trzech miesiącach dało to efekt pozytywny, bo rząd wycofał się z tych zapisów, uratowaliśmy nasze budżety. To jest bardzo ważna informacja, bo to by było dla nas trudne. Też pojawił się taki, najpierw myśleliśmy, że to jest fake news, pod tytułem, że kilka milionów padłych kur będzie pochowanych na naszym poligonie. Swoisty mogilnik potężny miał postać w Orzyszu. Z województwa mazowieckiego miało być przewiezione tirami i potężne ilości padłych zwierząt. Dostaliśmy sygnał z różnych źródeł, on się potwierdził, moja zastępczyni brała udział, nie było mnie w tym czasie w, w mieście, brała udział w takim spotkaniu, dojechałem na to spotkanie, no i też interwencja, którą, interwencja i poparcie, jakie otrzymałem od Nadleśnictwa Drygały Pana Nadleśniczego spowodowały wzbudzenie refleksji. Bo bo pan wojewoda, czy przedstawiciel wojewody, no zarzucił mi, że ja chcę, żeby ludzie na, Mazur na, na Mazowszu umierali, no to ja mu powiedziałam, to lepiej jak na Mazurek będą umierać. Tak? No i nie to po prostu argumentarz, się nie chce o tym mówić, bo żenująco niski poziom. W każdym bądź razie wycofano się z, z tego też z tego coś działania. No i to, co było dla nas trudne, co było bardzo ważne, a mianowicie promocja, którą robimy, Oży Wojskowa Stolica Polski, Wędkarskie Serce Mazur, Bieg Tygrysa, no te imprezy musieliśmy zatrzymać, nie było możliwości, żeby zorganizować. Wojsko było gotowe, rozmawialiśmy o tym, jak przygotować się, jednak obostrzenia pandemiczne były na tyle niebezpieczne i, i cała sytuacja, że odpuściliśmy sobie to w 2021 roku, ale już przygotowujemy się na nowy sezon i zakładam, że w 2022 roku wszystko pójdzie ok. Z wojskiem i już z innymi instytucjami jesteśmy poumawiani na wszystkie te główne eventy promujące. Szczególnie ważna, mocno będzie wyeksponowana ta nowa marka. Orzysz, wędkarskie Serce Mazur, bo zapadła decyzja, że w 22 roku w Orzyszu w, pod koniec września odbędą się Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym. Ostatnie takie mistrzostwa odbyły się w RPA i Polski Związek Wędkarski wylobował imprezę w Polsce, a my wylobowaliśmy ją w Orzyszu. Widzę, że optymistycznie patrzy Pan w przyszłość. Naturalnie przeniósł się Pan do pozytywów, o które właśnie chcę teraz zapytać. To, z czego jest Pan najbardziej dumny, co najlepiej Panu wyszło? Łatwo się mówi o pieniądzach, bo mimo, że pozyskać je nie jest łatwo, to jak już je pozyskuje, to potem widać efekty. Ale jest taka ciężka praca, której nie widać, a która jest najważniejsza a mianowicie układanie relacji międzyludzkich i tych relacji między mną a moimi pracownikami tutaj w Urzędzie Miejskim, między dyrektorami placówek, które realizują wiele naszych zadań zleconych, ale też między samym urzędem czy burmistrzem a mieszkańcami. Imponuje, imponujące jest to i to, to mnie najbardziej cieszy, że mieszkańcy naszej gminy po prostu są aktywni. W wielu obszarach, począwszy od myślenia o tym, gdzie mieszkają i żyją i jak te miejsca zmieniać, po cały obszar wypoczynku, kultury, sportu, aktywności takiej społecznej, angażowanie się w wiele spraw związanych z funkcjonowaniem naszych instytucji, czy muzeum, czy domu kultury, polany kultury, biblioteki. Jest tam cała masa osób, wolontariuszy, które przychodzą i, i po prostu dobrze się dzieje. Ja mam odbiór zewnętrzny i po prostu wszyscy są w szoku, mówię o ościennych gminach, mhm. jak jest nas dużo w sieci, w internecie, w, w, w, w, w telewizji, w innych mediach, przecież i wy jesteście, i w Olsztyn, ciągle nowe pomysły, dużo innowacyjnych y, rzeczy się dzieje. Jeżeli chodzi o urząd, to chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że udało się zbudować może słowo nie jest tutaj udało, to jest właściwie adekwatne, bo wspólnie z pracownikami zbudowaliśmy naprawdę zespół ludzi, którzy się rozumie, którzy, nasi pracownicy rozumieją, że to od nich zależy, jakie będzie miasto, że burmistrz jest tylko kreatorem, a gdyby nie było ich zaangażowania, jakiejś ogromnej aktywności, miłości do swojej jego małej ojczyzny, tu by wiele rzeczy po prostu nie wyszło. I to, to jest to osobiste zaangażowanie, jest dla mnie po prostu najbardziej imponujące. Na to wszystko nakłada się ta aktywność, powoduje to, że i pozyskiwaniu funduszy unijnych jesteśmy bardzo skuteczni. I tej kasy trochę pozyskaliśmy. To widać gołym okiem, że się dzieje. Ale też jest wiele rzeczy, które robimy bez pieniędzy. No ZUK i, i pani Hania, która robotami publicznymi to wielki ukłon w stosunku do tych pani, które tam pracują w tych pomarańczowych kamizelkach. Wczoraj byliśmy z panią burmistrz, żeby podziękować im za to, z takim prezentem od Mikołaja, bo miasto robi naprawdę wrażenie. I niewielkimi, to tylko chęciami ludzkimi. Bo to są proste rozwiązania, które te panie umiały spowodować. Reniferki na przykład. Reniferki, czy te, czy te chuineczki urokliwe, ten domek jakiś kachatka-puchatka, tak, czy, czy coś. Mhm. No to wszystko, ale oświetlenie i, i wiele innych rzeczy. Ważnym takim elementem, może też nie inwestycyjnym, a takim inwestycją w kapitał ludzki. To jest szkoła w Okartowie, szkoła w Dąbrówce, gdzie szkoła w Okartowie zabezpiecza edukację dzieci niepełnosprawnych i te dzieci, już zrodził się problem, gdzie te dzieci po skończeniu podstawówki będą się uczyły dalej. I tutaj też chcę podziękować i starostwu powiatowemu, panu Markowi Wysockiemu, bo pomagał nam, żeby powiat wyraził zgodę na utworzenie z kolei w Dąbrówce szkoły branżowej, mówiąc językiem z tym poprzednim, szkoły zasadniczej wielozawodowej i taka szkoła została utworzona. Jest tam dziesięcioro dzieci z naszej gminy i jedno dziecko z gminy Mikołajki razem 11 osób. I właśnie nasze dzieci po skończeniu podstawówki, nawet te niepełnosprawne z posiedzeniem w stopniu lekkim, mogą tam kontynuować naukę. Praktykę zawodową mają pracodawców. Naprawdę chodzi to bardzo dobrze i wielki szacunek dla jednej i drugiej pani dyrektor, które po bo tę placówkę wspaniale prowadzą. Jeżeli chodzi o inwestycje, to ogródek jordanowski w centrum miasta jest dla mnie ważnym wydarzeniem. Wiem, że było trochę kontrowersji, czy ten murek sentymentalny mamy zostawić, czy dąb nie jest zagrożony, czy nie za dużo betonu na, na, w tym ogródku. Staliśmy się to zrównoważyć, tak żeby były wszystkie opinie społeczne zaspokojone. Ja od lat słyszałem o tym, że jak długo będziemy lgnęli po kostki w tym błocie na różnych eventach, które się odbywają pod sceną. Ta scena, która była, no przedtem pamiętamy tą metalową budkę przystankową, potem doraźnie zrobiono scenę z belek. A teraz jest profesjonalna scena, to wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Przed sceną musi być trochę utwardzonego terenu, ale za to posadziliśmy drzew, których nie było. Zrobiliśmy klomby z zielenią, stoją budki z książkami, jest pomost rekreacyjny, widokowy, gdzie można ryby łowić, kaczki dokarmiać. Będą latem stały ławki, że można iść się zrelaksować, nawet poopalać i, i tak dalej. Ale myślę, że to Pana nie dziwi, mówił Pan o wyjątkowej aktywności Orzeszan, więc są też wyjątkowo aktywni w opiniowaniu. Także tak, to też tak, może tak, być tak. taka konstruktywna krytyka. Ja y, y, y, bardzo chętnie biorę udział w dyskusji też i na Facebooku. Nie, nie unikam y, y, zabierania głosu w komentarzach. Staram się wyjaśniać, y, dlaczego tak, a nie inaczej. Mój głos nie zawsze jest zrozumiały i y, y, czy przyjęty pozytywnie, ale to też rozumiem. No, y, ale staramy się za to bardzo mocno konsultować. Nie jest tak, że my nie konsultujemy naszych działań, że tak burmistrz siedzi w urzędzie i sobie wymyśla co tam chce. Mhm. Mamy Radę Seniorów, mamy Radę Młodzieżową, e, mamy e, inne ciała doradcze, konwent sołtysów, e, konwent e, dyrektorów szkół. Mhm. Ja e, no, Bardzo wiele stowarzyszeń senioralnych, które, z którymi e, rozmawiam, które wręcz same przychodzą do mnie, sygnalizują, że trzeba, no i cały Facebook, to też jest konsultacja społeczna i strona internetowa. I wyciągamy z tego wniosku, z wnioski i też są już projekty na przyszłość, to są właśnie wnioski wynikające z tej społecznej, społecznej debaty. Muzeum, Ważny obiekt, dla mnie bardzo ważny, bo, bo jeżeli mówimy o marce Oży Wojskowa Stolica Polski, to takie muzeum o charakterze wojskowym powinno być. Zresztą to było zawsze moje marzenie, żeby w Orzyszu było miejsce, które upamiętni historię Orzysza. Nie taką gdzieś tam, bo my umieramy, wszystko się zaciera, ale jeżeli coś jest zebrane w jednym miejscu, to będzie to na dziesiątka, może i setki lat służyło wielu pokoleniom. I to się udało. Pani Bata Szymankiewicz wspaniale założyła i zrealizowała pierwszy etap tego muzeum. Teraz jesteśmy razem drugi etap, to jest budynek już jest w stanie surowym, będzie oddany, złożyliśmy wniosek na drugi etap, czyli na dokończenie tego budynku. Jestem przekonany, że się uda i w 2022 roku to zakończymy i w sposób uroczysty powiększymy. Czyli i powierzchnia o 50% się zwiększa. tak? Może nawet może więcej, hmm. tak? bo chyba tamtym, wczoraj tam byłem, to wydaje się, że budynek jest gabarytowo i powierzchniowo, hmm. powierzchniowo większy. Dostrzegłem, że bardzo dużo czasu poświęcamy w naszej gminie na pracę i ofertę dla osób w wieku senioralnym. Zresztą ci seniorzy w sposób naturalny, mając trochę więcej czasu, doświadczenia życiowego, wiedzy, potrafią się samoorganizować. My ich tylko wspieramy w tym, ale jest grupa taka, którą, która tak poczułem, że chyba jest trochę zaniedbana. Jest to młodzież. I, i, I dzięki właśnie temu, że powstała Polana Kultury, że pani dyrektor zresztą miała swój autorski wspaniały pomysł na to, zdecydowałem, że, że trafi do was jeszcze nowa placówka, a mianowicie Centrum Młodzieżowe cała piwnica, czy to można powiedzieć duża część piwnicy została wyremontowana też z funduszy unijnych i mu oddaliśmy to młodzieży. Chcemy, żeby młodzież tam się też tak samo gospodarowała. Na no, powolutku to nam się e, udaje, ale korzystając z tej audycji z tego, z tego wywiadu chcę zaprosić naszych mieszkańców do jeszcze ważniejszego miejsca, a mianowicie do biblioteki. Tam mamy proszę państwa przygotowany taki kącik kawiarniany, przychodźcie, czytajcie gazety, czytajcie książki i pijcie za darmo kawę i herbatę, którą mamy najlepszą, tam serwujemy. Kawiarenka Jest... obywatelska. Tak, taka kawiarenka obywatelska, właśnie do, do której serdecznie zapraszamy. Tu dzisiaj, to mógłbym też wymieniać, inwestycje, które wykonaliśmy, ale może wspomnę też o dwóch tytułach, które dostaliśmy. Jeden to tytuł... Czyli um, nagrody, tak? Takie nagrody uhonorowania, że tak powiem, naszej działalności, o które nie zabiegaliśmy, a po prostu ktoś zauważył, że jesteśmy aktywni w tym obszarze, zaprosił nas i wręczył nam te nagrody. Innowacyjny Samorząd i Ambasador Wschodu. Ambasador Wschodu to nagroda za te nasze kontakty z Białorusią, z Ukrainą, z Gruzją, z Litwą, że jesteście tak bardzo aktywni w tej wymianie i ludzkiej i, i te wielkie inwestycje, które dzięki funduszom polsko-litewskim i polsko-rosyjskim bo i z Rosją mamy to jest cały ten z Granica Wschodnia, można powiedzieć że w każdym państwie mamy zaprzyjaźnione miasto i, i, i utrzymujemy kontakty. A innowacyjny samorząd, bo e, raz, że prowadziliśmy wiele dobrych rozwiązań już takich bardzo nowoczesnych w samym samorządzie. Kreatywnych. Kreatywnych, one pozwalają na taki online dostęp, ale też i obsługę Staramy się, że taką przybliżyć i zaprzyjaźnić w taki sposób przyjazny kierować, ale też i wy dyrektorzy swoich jednostek macie wielkie osiągnięcia w tym zakresie, bo wasze jednostki naprawdę są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i to są naprawdę bardzo pozytywne opinie na temat współpracy i wspólnych działań. Jeżeli chodzi o takie twarde inwestycje, to w drogach mogę wymienić ulicę Kwiatową, Klonową, Słoneczną, która się w tej chwili remontuje 1 maja, którą zakończyliśmy już w miejscowości Czarne, inwestycja jest zakończona, w Dziubiele Suchy Róg pierwszy etap jest już, jest już zakończony. Także trochę się wydarzyło no i, i kontynuujemy budowę świetlic wiejskich. Skończona została świetlica w Mikoszach, w i Nowych Gutach w tym roku. Staramy się, żeby ta polityka była zrównoważona, czyli myślimy o mieście, nie zapominamy o wsi. Myślimy o wsi, nie zapominamy o, o mieście, tak żeby mieszkańcy całej gminy czuli się w jaki sposób e, uczestnikami tych funduszy unijnych, czy tych in, in, inicjatyw samorządu. Trochę się wydarzyło. Ładnie to Pan podsumował i myślę, że wydarzyło się bardzo dużo. Proszę powiedzieć, Panie Burmistrzu, czego Panu życzyć na następny rok? Tak, w tym roku oprócz tego, co powiedziałem, mieliśmy jeszcze trochę szczęścia i to szczęście będzie owocowało w następnym roku. Bardzo trudne zadanie, o którym Państwa, czy naszych mieszkańców nie informowałem, dopóki, dopóty nie rozstrzygnęły się różne kwestie, a mianowicie Mamy pomysł na Orzysz, miasto zielonych projektów. To jest właśnie ten wniosek, który wyciągam z debaty społecznej. Mieszkańcy bardzo chcą, żebyśmy się wyróżniali nie terenem miasta a wręcz przeciwnie zielonym terenem miasta, żeby było jak najwięcej zieleni, jak najwięcej drzew. Przyznaję, że może sam nie doceniałem tego waloru, ale pod wpływem właśnie opinii publicznej, tej konsultacji, rozmów na Facebooku, rozmów z różnymi grupami. Jeżeli wygram wybory w następnej kadencji, ja na pewno złożę swoją ofertę, to chciałbym, żeby właśnie ten projekt... Teraz pracujemy nad strategią pod nazwą Orzysz Miasto Zielonych Projektów, a docelowo chciałbym, żeby Orzysz miał tytuł Miasta Park żeby z każdego miejsca w naszym mieście rowerem w ciągu 15 minut, to jest taki europejski projekt, można było przyjechać do każdego miejsca użyteczności publicznej. Sklepu, szkoły, ośrodka zdrowia, kina, domu kultury do, do urzędu. I myślę, mhm. że to się uda. środki Uchylił Pan rządkę tajemnicy, ten... bo jeszcze się chyba nie dzielił Pan tym pomysłem wcześniej. Tak, jeszcze się nie dzieliłem, to dzisiaj taka okazja, bo już są elementy tego programu, będą wdrażane w 2022 roku, a mianowicie budowa ciepłowni, czyli zielonej, ciepłej energii i budowa kolektorów przesyłowych. Chcemy, żeby w Orzyszu zniknęły setki kominów. Ze wszystkich domów wielorodzinnych znikną te kominy. Do końca, do połowy 2023 roku inwestycja będzie zakończona. Myślę, że do końca 2022 roku Większa część miasta, większa część budynków będzie już podłączona do sieci centralnej, do nowej sieci centralnego ogrzewania. Resztę zakończymy w czerwiec 2023 rok. A jak dobrze pójdzie, to być może nawet wyrobimy się w sezonie grzewczym 2022-2023. To będzie duże znaczenie, czy ten smog i tak dalej. Yy, yy, kolejne działanie... I komfort w... życia ludzi. Komfort którzy... życia, to od tego musimy zacząć, bo możemy sadzić drzewa, ale to nic nie pomoże, jeżeli będziemy wydalali coraz więcej dwutlenku węgla do atmosfery. Yy, dużym problemem jest dym i smog pojawiający się nad osiedlami domów jednorodzinnych. I tu jest, przychodzi na sukurs inwestycja globalna, a mianowicie linia gazownicza ełk orzysz mikołajki rągowo Ona będzie przechodziła w pasie drogowym nowo planowanej drogi kraju numer 16 po obrzeżach miasta od strony grądów podmiejskich. I to będzie alternatywa, alternatywne źródło ciepła i dla naszej elektrociepłowni węglowej, ale też i dla mieszkańców, spółka gazownicza rozmawia ze mną i jeżeli mieszkańcy będą mieli taką potrzebę, istnieje możliwość podłączania budynków jednorodzinnych. To jest właśnie ten pierwszy etap. Teraz wyburzamy, też Państwo widzicie stare garaże, budynki jakieś gospodarcze, chlewiki, szopki, przybudówki. My tylko tam, gdzie podłączyliśmy już ciepło, a te miejsca chcemy właśnie zagospodarować w zieleń, w taką przestrzeń zurbanizowaną zielenią. I tutaj za budynkiem numer 6 Chcieli, żeby, chcemy, żeby powstał Park Pamięci, czyli taki park, gdzie będziemy wspominali różne ważne wydarzenia lub też nasze partnerstwa, czy różne ważne osoby. Za budynkiem numer 6? To jest, jest tutaj na Rynek 6, tutaj Aha, na za tym rynku. dużym. Natomiast przy ulicy Kanałowej, przy, na wyburzonym miejscu pogranicznym, Garaża. chcemy, żeby powstał sad miejski. W tym roku rozpoczniemy taki, taki pomysł, że każde dziecko urodzone w 2022 roku otrzyma, być może w następnych latach otrzyma od burmistrza taką małą wyprawkę z drzewkiem owocowym i żeby rodzice na pamiątkę mogli posadzić właśnie w miejscu, gdzie będzie orzyski sad Ogół, otwary. Tam są już śliwy, są wiśnie, będziemy dosadzali coraz więcej drzew i w tym miejscu też powstanie w przyszłości skatepark czy druga część skateparku dla młodzieży. Cieszy się to dużym uznaniem młodych e, e, orzeszan. E, też ważną inwestycją to jest nowe targowisko, wyłonione jest już wykonawcę. Jeżeli chodzi o ciepłownię, to mamy wyłonioną już wykonawcę. 10-12 stycznia będę podpisywał ostateczne umowy, czyli w lutym ruszamy z inwestycją. Targowisko ma już swojego wykonawcę. I to będzie ulica Moniuszki? Nie. Targowica Nowa? No, nowa Targowica to będzie Mazurska, Mazurska. Mazurska w okolicach Starej, starej Ciepłowni. Mhm. Bardzo nowoczesny, nowoczesne targowisko z dużym pawilonem handlowym, z miejscami parkingowymi do handlu i z łąką taką, na której można tam będzie rozstawiać na przykład drzewka czy coś takiego, żeby... A na Starej Targowicy? A na Starej Targowicy y, zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego, w 2022 roku będzie uchwalony nowy plan i to będą tereny podbudownictwa budownictwo jednorodzinne. Nowa dzielnica miasta, domów jednorodzinnych, być może również i budownictwa szeregowego, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali z mieszkańcami, czy takie zapotrzebowanie widzą, bo, bo łatwo strzelić kulą w płot i potem się tego nie sprzeda, będą to inwestycje biznesowe, czyli deweloper będzie budował szeregowce, jeżeli to taki pomysł w ogóle zostanie przez mieszkańców zaakceptowany, a budownictwo jednorodzinne, to kto kupi działkę, ten sobie po prostu wybuduje. Ten jest... Idealnie na to się nadaje między rzeką a ulicą Wyzwolenia. Zresztą też przygotowujemy dokumentację na przedłużenie ulicy Ogrodowej aż do Ełckiej z ścieżką pieszo-rowerową i chcemy właśnie ulicę Kwiatową połączyć z ulicą Ogrodową, żeby stworzyć już taki kompleks, kompleks ciągów pieszo-rowerowych i również tam komunika komunikacyjnych. Tak, bo ścieżki rowerowe nam się rozrosły, prawda? rozwosuj się i chcemy je rozbudować. To jest właśnie taki główny cel. I ścieżki rowerowe nie utwardzane kostką burkowo, a właśnie utwardzane gruntem i też myślimy o naturalne. tym, że... Naturalne. Myślimy o tym, żeby na starej oczyszczalni ścieków przygotować takie miejsce, ogród dla zwierząt do wyprowadzania piesków z jakimś torem przeszkód, z miejscem, gdzie się wysiusiają i, hmm. i, i, i tak dalej i, i takie relaks. Hmm. Dla, dla zwierząt, czyli chcemy te takie dzisiaj zakrzaczone, bez pozostawiać drzewa, które tam ewentualnie jakieś zakrzeczenia wyciąć, ale zorganizować system ścieżek, e, no, nowej zieleni, nowych nasadzeń, e, ale to to jest jakby e, dalszy etap. No, to to, to, wiem, jakby, to że... się nie wydarzy jeszcze w tej kadencji, bo to, hmm. to jest plan na następną kadencję, ale tak przedstawiam takie globalne Ale globalne już, założenia. Panie Burmistrzu, w tym roku miejsce dla piesków się znajdzie na naszym spotkaniu opłatkowym. Tak, to jest taki pomysł, który przyszedł nam wspólnie z Panią Przewodniczącą do głowy. Wracając z Rosztyna, kilkanaście dni temu rozmawialiśmy o tym i, i, i tak doszliśmy do tego, że się dzielimy o tym jakimiś życzeniami świątecznymi. To warto się podzielić też z tymi młodszymi naszymi braćmi, mniejszymi, mniejszymi, znać, tak, i... nie mnie, młodszy, mniejszymi hmm. braćmi. No i chcemy od tego roku zacząć taką kampanię, że przy wszystkich eventach gminnych byśmy prosili Państwa o Podzielenie się puszką jakiejś konserwy dla pieska, czy, czy karmą, e, którą, e, suchą, którą tam przyniesiemy. Wyłoniliśmy bardzo dobre schronisko dla psów, bardzo wysokiej jakości. To schronisko też będzie na naszym spotkaniu. Będą panie, które są takimi społecznicami u nas w naszej gminie i od lat opiekują się bezdomnymi kotami. E, one będą takimi pionierkami, liderkami tego, tego o, takiego formalnego kierunku. już kierunku mhm. i, i działania. Natomiast yy, na górce, też tak wizerunkowo może to będzie przystankowej górce, jest wyłoniony hmm. wykonawca, który już wiosną będzie rozpoczynał budowę nowego przystanku e, wielofunkcyjnego. Będzie Czyli i wiata na przeciwko przystankowa. Kościoła tak, naprzeciwko kościoła. Hmm. Będzie wiata przystankowa, będzie punkt informacji turystycznej, do którego będzie można wejść, hmm. uzyskać poradę. E, nasi pracownicy z, z muzeum szkolą się w zakresie przewodników turystycznych nabędą uprawnienia. To też jest hmm. taka dodatkowa już funkcja. Coś A poza nowego. tym będzie toaleta hmm. ogólnodostępna, że właśnie w centrum miastem będzie można pójść i skorzystać w czasie sezonu, nieodpłatnie, ale po sezonie będziemy musieli włączyć mhm. znów y, tę możliwość rzucenia monety, bo nikt tego nie będzie pilnował. W sezonie będzie pracownik, dzień w dzień i każdy będzie mógł sobie tam wejść i y, y, y, różne sprawy załatwić. Y, no dokończenie do muzeum, o którym mówiłem, tak mam nadzieję, że się y, to uda, ale też ważna informacja i tu kolejny jakby ukłon w stronę naszych mieszkańców, ponieważ 21. mijający rok jest rokiem, kiedy się zebraliśmy w sobie i znacznie zwiększyliśmy wyszczepienie, dostrzeżono to w ramach takiego konkursu ogólnopolskiego i gmina Orzysz otrzymała za duży postęp w wyszczepieniu pół miliona złotych. Środki te mogą być przeznaczone na działania związane z niwelowaniem skutków pokoronawirusowych. W związku z tym, to wspólnie z kierownictwem, pani tej, moja zastępczyni, pani Bata Jarzewska, jakby opiekuje się czy odpowiada za funkcjonowanie ośrodka zdrowia, zaproponowała, żeby rozbudować ośrodek o pawilon rehabilitacyjny. I tak mhm. zrobimy. W tej chwili trwa wykonywanie projektu. Chcemy, żeby rehabilitacja w Łyrzuszu stanęła jeszcze na wyższym poziomie. Chcemy wprowadzić nowe sposoby rehabilitacji, na przykład kryoterapia, mhm. masaże wodne w wannach, masaże na łóżkach wodnych. To są elementy, które kosztują, ale na to są, będzie, mam nadzieję, w tej w następnej kadencji trochę pieniędzy i chcemy podkopywać trochę rzeczy. A lokalizacja tego pawilonu? Przy Ośrodku Zdrowia. Będzie budówką do istniejącego Ośrodka Zdrowia. Nie zmieniamy ani lokalizacji, tym bardziej, że Pani Dyrektor zdobyła półtora miliona złotych na modernizację Ośrodka Zdrowia. Również jest wyłoniony wykonawca i za kilka dni będzie wchodził na, na budowę, także będziemy widzieli wiosną wiele zmian w różnych, w różnych miejscach naszego miasteczka. I, i to, to też takie zadbanie o ten standard zdrowia naszych mieszkańców. Bardzo się wydaje mi usprawniło funkcjonowanie ośrodka od momentu, kiedy jest dyrektor na etacie i dzień w dzień, godzina w godzinę jest po prostu razem ze swoimi lekarzami, pielęgniarkami, a co za tym idzie i pacjentami i tak już może nie, nie aż takie istotne, ale to też jakby mamy jeszcze niezakończoną budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na rynku pojawiły się nowe środki. Już 700 tysięcy na ten cel dostaliśmy a mianowicie na budowę sieci wodociągowej i w tych miejscowościach kolonijnych, takich jak Tuchli, Nosiki, Grondy, chcielibyśmy pójść z instalacjami wodnymi, y niektórych y przydomowe oczyszczalnie, no i y ulicę Mazurską włączyć do systemu, y systemu sieci y do naszego, naszego miasta. No To takie główne założenia inwestycyjne na ten nadchodzący 22 rok. A tak, czyli Panie Burmistrzu, że jeszcze długo moglibyśmy tak rozmawiać. Ale kończąc, gratuluję wszystkich sukcesów. Trzymam kciuki, żeby wszystkie Pana plany spełniły się w nowym roku. Wszystkiego dobrego od Polskiego Radia Orzysz. Ja z kolei korzystając z okazji, chciałbym mieszkańcom naszej gminy złożyć życzenia świąteczne. Mhm. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że wspólnie możemy tworzyć i rozwijać nasze miasto. Możemy rozwijać naszą gminę. To nasze wspólne dzieło. Mijający rok nie był łatwym rokiem, dlatego chciałbym państwu życzyć, aby ten nowy 2022 rok był rokiem spełniania różnych oczekiwań, i tych osobistych i tych takich społecznych, żebyście się państwo dalej realizowali na niwie tej współpracy między sobą, dzielili się swoim dobrem, które w każdym z nas jest. Święta Bożego Narodzenia to święta, które spędzamy w gronie rodzin. Być może i w tym roku będzie to trudne, żeby się wszyscy spotkali przy stole wigilijnym. Szczególnie u nas w Orzyszu, gdzie wielu z nas to żołnierze. Oni spędzają czas, czy będą spędzać czas na granicy polsko-białoruskiej. My pamiętamy o nich. Pamiętaliśmy w koncercie, który się kilka dni temu odbył podczas spotkania opadkowego. Z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu wszystkiego dobrego, wesołych, radosnych, rodzinnych. Niech nowy 2022 rok będzie rokiem szczęśliwym. Niech Nowo nowonarodzony błogosławi naszej małej ojczyźnie i jej mieszkańcom. Polskie Radio Orzesz